Szczeciński Budżet Obywatelski 2022. Zaprojektuj przyszłość miasta i zagłosuj. Zdecyduj, który ze 114 projektów ma Twoje poparcie. Głosowanie rusza już 23 listopada o godzinie 9. Wystarczy wejść na stronę sbo.szczecin.eu lub wypełnić papierowy formularz. Masz czas do 7 grudnia. Zdecyduj, co powstanie w Twojej okolicy. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Można oddać 5 głosów na wybrane projekty, 2 głosy na projekty ogólnomiejskie, 3 głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie 2 głosy. Zobacz listę projektów oraz dowiedz się więcej na temat SBO 2022 na sbo.szczecin.eu.